Medytacja to droga odpuszczania. W trakcie medytacji odpuszcza się wszelką złożoność zewnętrznego świata, by znaleźć spokój tego, co wewnątrz. We wszelkich rodzajach mistycyzmu, w różnorakich tradycjach duchowych będzie to droga, której celem jest oczyszczony i pełen mocy umysł. Doświadczenie przejrzystości umysłu, który jest wyspowodzony ze świata, to coś niezwykłego i błogiego. Na początku medytacja będzie wymagała nieco ciężkiej pracy. Jednak postaraj się znieść te trudy, zdając sobie sprawę z efektów jakie ona przyniesie w postaci pięknych i znaczących doświadczeń. Warto się postarać. Prawo natury jest takie, że bez wysiłku nie ma postępu. Nieważne czy jest się mnichem, czy osobą świecką. Bez starań do niczego się nie dochodzi. Zarówno w medytacji, jak i w czymkolwiek innym. Jednak sam wysiłek nie wystarcza. Należy wykształcić w sobie umiejętny wysiłek. Oznacza to odpowiednie skierowanie energii, jak też utrzymanie na konkretnym zadaniu, aż do pomyślnego ukończenia. Zręczny wysiłek nie stanowi przeszkody, nie rozkojarza, gdyż ma za zadanie wytworzyć miły spokój głębokiej medytacji. Należy jasno zdać sobie sprawę z celów medytacji, tak by wiedzieć, gdzie skierować swój wysiłek. Medytacja ta ma za zadanie osiągnięcie pięknej ciszy, uspokojenia i przejrzystości w umyśle. Jeśli zrozumiesz cel, wtedy stanie się jasne, gdzie skierować wysiłek oraz jakie środki należy przedsięwziąć, by tego dokonać. Wysiłek kierowany jest w stronę odpuszczania. Jest to rozwijanie takiego umysłu który skłonny jest do poniechania. Jednym z nieskomplikowanych, a czy znaczących przesłań Buddy było to dotyczące medytującego. A mianowicie, że każdy, kto ma umysł skłonny do poniechania, łatwo osiąga koncentrację. Coś takie osiąga niemal automatycznie stan wewnętrznej błogości. Błogosławiony mówi, że podstawową przyczyną stanu w mocy jest świadome porzucenie, odpuszczenie i poniechanie. W trakcie medytacji nie powinniśmy tworzyć w umyśle przywiązania do czegokolwiek. Powinniśmy natomiast rozwijać umysł, który jest skory do odpuszczania sobie, do odkładania ciężaru. Gdy nie medytujemy, ciągle musimy nosić ze sobą ciężary licznych obowiązków. To prawie jak tachanie kilku ciężkich walizach. W trakcie praktyki cały ten gadaż jest zupełnie niepotrzebny. Postaraj się więc dostrzec, ile balasu udało Ci odłożyć dzięki medytacji. Pomyśl o tych sprawach jak o czymś obarczającym Ciebie. Czymś uciążliwym, co zaczyna być wręcz przygniatające. Właściwym nastawieniem będzie odłożenie tego wszystkiego. Swobodne puszczanie, bez oglądania się za siebie. To właśnie ten rodzaj wysiłku, takie nastawienie. Taki rodzaj działania umysłu skierowany na odpuszczanie jest tym, co doprowadzić może do głębokich stanów medytacyjnych. Nawet w trakcie początkowej fazy tego rodzaju medytacji sprawdź, czy potrafisz wytworzyć energię poniechania, czyli zamiar odłożenia wszystkiego na bok, tak by krok po kroku mogło dojść do coraz większego odpuszczania. Gdy tylko pozwolisz umysłowi odpuścić wszystkie te sprawy, poczujesz się lżej, poznając swobody i braku obciążenia. Takiego rodzaju porzucanie ciężaru w praktyce medytacji przejawia się fazami, krok po krok.